Witajcie wszyscy. To ja, Twój nowy chłopal. Myślę, że możemy to porównać, ale najpierw pokażę Ci smak. To jest Twój telewizor. To jest ostateczne rozszyfrowanie. Jestem kluczem do stacji. Aby uzyskać zaszyfrowane aplikacje Canal to ustawienie jest wymagane. Telewizja, lotnisko i ja. Można powiedzieć, że to nie działa. Wręcz przeciwnie. Zabawa dla dzieci. Po prostu wskoczy we właściwe miejsce. Nie powiedziałem, że ten dekoder można kupić u najbliższego sprzedawcy. Możesz uzyskać jego adres, wybierając ten numer w Warszawie. Nie wiesz nawet, co to jest Canal Plus? Idź sam. Jestem wdzięczny, że będziesz miał niezapomniane chwile. Jeśli chcesz nas zdobyć, skontaktuj się z nami.